Kapliczka przy ulicy Sądowej w Krapkowicach Tu Matka Boża A poniżej prawdopodobnie święty Jan Nepomucen Ulica Sądowa 10, między 8 a 10